28 kwietnia 2013, ostatni dzień w Lądku Zdroju, i idę sobie do kawiarenki. Do kawiarenki Café Toch. Café Toch zasługuje na jakąś jedną porządną kawę. Kawiarenka, coraz bliżej. Gości mało, a to moja małżonka. Ostatni dzień w lądku zdroju: kawiarenka, kaftan, kaftan, i za trzy godziny jedziemy do domku: dwie kawy, latte deser, latte latę deser wiśniowy i deser owocowy No i potem wieczne odchudzanie się smacznego Czyli 28 kwiecień 2013 zabieramy się do konsumpcji i do wypicia kawy kawy latte-latte i konsumpcji deseru wiśniowego mało kalorycznego deserek wiśniowy już grzecznie zjedzony pozostała kawę latte bez cukru Cukier zabrany, cukier zabrany do domku dla gości Cichaczem Zimno Koniec deseru I kawki W De to Deser przed obiadem My to zawsze na odwrót Deser je po obiedzie, a my przed obiadem jesteśmy. A jeszcze idziemy na obiad. Chociaż to już powinno wystarczyć. Ale cóż, raz się żyje. Raz się żyje. Raz są wakacje. Krótkie, bo krótkie. Majówka, Przed Pstrąg... przedmajówka się kończy. Pstrągów we Wrocławiu nie zaznasz. A tutaj trzeba jeść, bo są... Rybki mistowe. <głos> no tak. Kawka wypita. I co jeszcze? I koniec filmu. Dziesiąta godzina, jeszcze dwie i do domu.